Czy jak przeszedłeś badania lekarskie na kategorię B prawa jazdy to będziesz miał problemy z kategorią A motocyklową Oczywiście, ciągle mówię o badaniach lekarskich Zapytanie mojego widza. Dzień dobry Panie Doktorze Zwracam się do Pana z pewnym pytaniem Kto pyta, nie błądzi, ale na początku chciałbym powiedzieć troszeczkę o sobie Obecnie skończyłem kurs kategorii B, zarówno praktyczny, jak i teoretyczny Zostało mi zdanie egzaminu państwowego w Wordzie, WORD to jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Po tym chciałbym się zapisać na kategorię A2 na motocykl. Mianowicie, mam pewną wadę wzroku, krótkowzroczność bez korekcji, bez okularów 1,25, 0,75 na drugim oku. Oczywiście noszę okulary, widzę w nich bardzo dobrze. Oprócz tego mam oczaplon zwrodzony, z roku na rok coraz mniejszy. Mam go po prostu od urodzenia. Jestem pod opieką, jeżeli tak można nazwać, specjalistycznej poradni okulistycznej. Wykonuję co roku badania wzroku, po prostu tak dla siebie. No, super sprawa. Nawet ja, kurde, dawno nie byłem u okulisty. I w związku z tym mam do Pana dwa pytania. Czy w mojej sytuacji mogę się zapisać na kurs kategorii A2 na motocykl? I pytanie z czystej z ciekawości, czy od szopną da się leczyć albo najlepiej wyleczyć. No, obawiam się, że nie za bardzo, ale nie jestem tutaj specjalistą od narządu równowagi, także to pytanie tak pominę w tym filmie. Natomiast, odpowiadając na krótko na to pytanie pierwsze Normy zdrowotne na kategorię A2 prawa jazdy są identyczne jak na kategorię B. I zakładam, że tutaj lekarz zbadał rzetelnie to nie powinno być u tego lekarza problemu z otrzymaniem drugiego orzeczenia, jak również u jakiegoś innego lekarza, który by Cię badał i wypisywał orzeczenie lekarskie. I tak na dobrą sprawę, mój widz mógł sobie od razu wyrobić dwa profile PKK na obie kategorie, na podstawie kolejnego orzeczenia Problem polega na tym, że pewnie nie wiedział, że tak się rozkręci w sprawach tam motoryzacyjnych, że sobie będzie chciał zafundować drugą kategorię. I słusznie zapytasz, dlaczego tak jest, a mianowicie jeżeli jesteś badany na prawo jazdy danej kategorii, to nie jesteś oceniany tylko na kategorię A, B, czy tam jakąś inną. Tylko jesteś oceniany na całą grupę kategorii i widać to wyraźnie na orzeczeniu lekarskim. Czyli przykładowo, yy, są dwie grupy tutaj. Jest jeszcze pozwolenie na kierowanie tramwajem, który nas zupełnie nie obchodzi. Natomiast w grupie kategorii B masz jeszcze kategorię A2, AM, BE yy, czy traktor, czyli nie powinno być sytuacji, że zdajesz na motocykl, a nie możesz zdawać na kategorię B, czy B plus E przyczepy, prawda? Chociaż jeszcze do niedawna tak było, że na kategorię A norma zdrowotna była nieco inna. I na pocieszenie, jeżeli będziesz kierowcą zawodowym, to jeżeli przeszedłeś kategorię C, to równie dobrze powinieneś przejść y, u tego samego lekarza badania na kategorię y, C plus E, czy D, czy D plus E. Także, na tym kończę. Powtarzam jeszcze raz. Jesteś badany w grupie kategorii i nie powinno być sytuacji, kiedy lekarz czy powiedzmy nawet jakiegoś paradoksu, kiedy ten sam lekarz dopuszcza Cię do jednej kategorii, a nie dopuszcza Cię drugiej, do drugiej kategorii. No, jeżeli byłby przypadek, że kategoria A2 i kategoria C to już jest druga grupa kategorii, ale A jest równoznaczne z A2, z B, B plus E i T czyli traktor. Na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Natomiast, jeżeli ty mimo wszystko miałeś problemy z inną kategorią prawa jazdy, ale w danej grupie kategorii, napisz to w komentarzu do tego wideo. No, nie powinny mieć takie sytuacje miejsca, jeżeli oczywiście nagle w ciągu trzech dni ci się stan zdrowia nie zmienił, prawda? Napisz to w komentarzu do tego wideo. I do zobaczenia w moim kolejnym filmiku. Filmik jest tutaj, a jeżeli chcesz troszeczkę mojego materiału więcej, w to kółeczko kliknij i się zasubskrybuj do mojego kanału Lekarz Medycyny Pracy.